Jestem absolwentką zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. Zdecydowałam się na staż z projektów unijnych, ponieważ chciałam rozwijać się oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Zdecydowałam się na staż w Librusie w dziale HR, ponieważ jest to dobrze rozwijająca się firma i stwierdziłam, że będzie to cenne doświadczenie w zakresie mojego kierunku studiów. Staż w Librusie był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Zapoznałam się z procesami rekrutacyjnymi od początku do końca poprzez tworzenie profilu kandydata, zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych, na portalach oraz same prowadzenie rozmów rekrutacyjnych. Przede wszystkim rozwinęłam swoje umiejętności komunikacyjne, mam swobodę rozmowy i stałam się bardziej otwarta. Staż w Librucie zakończył się dla mnie zatrudnieniem, co było dla mnie dużym wyróżnieniem, także zdecydowanie polecam staże w Wyższej Szkole Bankowej jako dobrą formę rozwoju zawodowego.